Możesz pominąć tą reklamę, jednak możesz stracić szansę na poznanie ukrywanej prawdy przez złego YouTube'a i inne straszne korporacje, które ucinają zasięgi moich filmów. I nie tylko, bo Steve Jobs też jest w to zamieszany. Zrób dla mnie tyle i po tym filmie wejdź na mój kanał, obejrzyj co mam do zaoferowania i daj mi szansę. Jestem osobą o wielu zainteresowaniach. Muzyka, rysowanie, montowanie filmów, tworzenie teorii i oczywiście gaming. Dziękuję za uwagę. A i możesz wesprzeć mój kanał, bo jest duża inflacja i nie masz na to oszczędzać lolu.